To legowisko smoka powodzenia. Co? Spanie police? Nie ma nocy. Nie ma nocy. Jak ja mam spać? Kurwa, co tu się... A! Ty gryz, kurwa, co ci pupę wygryz? Zostaw mnie, ty szma. O, witam.